Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 52 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości, pana wójta, administrację oraz panią mecenas. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 8 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci zatwierdzenie kworum. Punkt 4 wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 51 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 51. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7 interpelacje radnych. Punkt 8. Sprawozdanie działalności stałych komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpunkt pierwszy Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2022 Punkt drugi Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2022. Punkt trzeci Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2022. Punkt czwarty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. Podpunkt piąty Komisja Rewizyjna za rok 2022. Punkt 9. analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości za, średnich za wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury za, zatrudnienia. Punkt 10 ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku. Punkt 11 dyskusja. Punkt 12 projekty uchwał. Podpunkt 1 uchwała nr 52 przez 290 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023 na 2033. Podpunkt 2 uchwała nr 52 przez 291 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt trzeci uchwała nr 52 przez 292 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład komu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich spółka ZOL, której gmina Jeziora Wielkie jest jednym wspólnikiem. Podpunkt czwarty uchwała nr 52 przez 293 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów względnej uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu i rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Podpunkt 5. Uchwała nr 52 przez 294 przez 2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Podpunkt 6. Uchwała nr 52 przez 295 przez 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Podpunkt 7. Uchwała nr 52 przez 296 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 8. Uchwała nr 52 przez 297 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości zabudowanych działki nr 231 przez 1 231 przez 5 231 przez 2 231 przez 4 231 przez 6 położonych w miejscowości Jeziora Wielkie gmina Jeziora Wielkie. Podpunkt 9 uchwała nr 52 przez 298 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości działka nr 28 przez 2 położona w miejscowości Siedlimowo gmina Jeziora Wielkie. Podpunkt 10. Uchwała nr 52 przez 299 przez 2023 zmieniająca uchwałę nr 3 przez 29 przez 2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Podpunkt 11 uchwała nr 52 przez 300 przez 2023 zmieniająca uchwałę nr 3 przez 30 przez 2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pozyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 13 Wolne wnioski i zapytania. Punkt 14 Odpowiedzi na zapytania. Punkt 15 Zakończenie sesji. <grym> punkt pierwszy mamy zrealizowany. Chciałbym jeszcze poinformować Państwa Radnych, że teraz punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad i punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu będziemy głosowali na tabletach. Nie tak jak było dotychczas podnies za podniesieniem ręki. E Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji na 15 radnych jest 8 radnych, więc rada jest w. Prawomocno podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuje pan Cezary Cichocki. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 50. Sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy protokół z 50. Sesji, 51. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 23 załączniki. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek zastrzeżeń względem niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odwiedza w swojej treści wszystko to, co, to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem.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 Za przyjęciem protokołu jest 8 rannych przeciw 0, wstrzymujących się 0. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Punkt szósty Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych na 51. sesji Rady Gminy Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Uchwała nr 51 przez 278 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031 uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 279 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 280 przez 2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 281 przez 2022 w sprawie budżetu na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 282 przez 2022 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wielkich na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 283 przez 2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wielkich na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 284 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oświadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 285 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości przy Przyjezierzy na okres 10 lat. Uchwała w trakcie realizacji.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 Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 288 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały o potwierdzeniu statusu cywilizacyjnego gminy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 289 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Pierwsza Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2022. Pozwolę sobie odczytać. Sprawozdanie działalności Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2022. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w 2020 roku, 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i dwa posiedzenia samodzielne. W skład osobowy komisji wchodzą Aneta Barszak, Przewodnicząca, Glans Paweł członek, Jerzy Kamelski członek, Joanna Jednaszek członek, Marek Wysocki członek. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiące załącznik nr 3 do uchwały nr 39 przez 219 przez 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia plan planów pra pracy stałych Komisji Rady Gminy Jeziora Wielkich na 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Aneta Barczak. Dziękuję. Jako druga Komisja Ochrony Środowiska Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2022 rok. Poproszę pana Jerzego. Sprawozdanie działalności Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2022. Komisja Ochrony Środowiska Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2021 odbyła 13, 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy. W skład osobowy Komisji Wchodzą Joanna Jędraszczak, przewodnicząca. Joanna Toda, członek. Wanda Kzesińska, członek. Jerzy Burzyński, członek Anna nie Komisja pracowała w oparciu o plany pracy stanowiące załącznik numer 4 do uchwały nr 39 łamane przez, y, 219, łamane przez 21 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Joanna Jędrasza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako trzecia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za 2022 rok. Poprosiłbym Panią Radną Halinę właścińską? z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2022. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. skład osobowy komisji wchodzą Jolanta Toda, Przewodnicząca, Halina Płacińska, Agnieszka Kowalska, Marcin Czaplicki, Lidia Sucharska. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr 39 łamane na 219 łamane 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Przewodniczący Komisji Jolanta Toda. Dziękuję. Czwarte. Komisja Skarg, i wniosków. Skarg wniosków i Petycji za 2022 rok. Proszę Pani Przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 7 posiedzeń samodzielnie. W skład komisji, w skład osobowy komisji wchodzą Halina Płachcińska przewodnicząca, Jerzy Burzyński, Joanna Jędraszczak, Jolanta Toda, Aneta Barczak.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 Echo piąta Komisja Rewizyjna za rok 2022. Poproszę Pana Cezarego Cichockiego. Sprawozdanie z, komisji, z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Komisja Rewizyjna w 2002 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi Komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i dwa posiedzenia samodzielne w skład Komisji Osobowy komisji wchodzą. Marcin Czaplicki, Przewodniczący, Cezary Cichocki, Anna Winiecka, Elżbieta Krzywina, Marek Wiesocki. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 39 łamane przez 219 łamane przez 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich podpisał Przewodniczący Komisji Marcin Czaplicki. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia. Ten punkt omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy może są jeszcze jakieś pytania w odniesieniu w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy Państwo radni mają tutaj, chcieliby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa Radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Hanino. Dzisiaj będziemy głosować nad propozycjami trzech uchwał dotyczących wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy, z na okres 10 lat. To są trzy umowy dotyczące naszej spółki. I ja chciałam zapytać, czy jest możliwość i jaka, pod jakimi warunkami, żeby ewentualnie, jeśli przegłosujemy te uchwały na tak, żeby, że tak powiem, zerwać te umowy w jakimś krótszym czasie. Nie mówię o zasadzie porozumienia z Czy są jakieś inne warunki? Czy koniecznie, jeśli podejmie uchwały na 10 lat, to musi być koniecznie dziesięć można? Proszę bardzo, panie wójcie. Można je rozwiązać z przyczynmi podanych. No także, tak, no, nie A jaki miał być Nie wiem. Nie wiem, wiem. jakie no. mogą być powody, że... Żeby... Likwidacja, likwidacja spółki może być powodem wcześniejsza. Może dam przykład jak mamy umowy z najemcą, tak? Albo z dzierżawcą. To niepłacenie czynszu najczęściej przyczyny tego typu. Natomiast przy spółce komunalnej no to tutaj trudno, jeżeli to jest usługowa spółka wykonująca zadania gminy tak naprawdę. Ale można oczywiście na wszelki wypadek, wiadomo, więc można oczywiście wpisać wcześniej możliwość wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem i przyczyny podać, które mogą ewentualnie się zdarzyć. Wiem, że nawet sądy były problemy, żeby uznały porozumienie stron, jeżeli strony wcześniej nie przewidziały w takich umowach, ale to mówię, to jest kwestia negocjacji, kwestia no, potrzeb stron, to wtedy to trzeba najpierw ocenić, prawda? No bo jakby no, trzeba przewidzieć okoliczności, które mogą, no, no mówię, nie przychodzi do głowy na przykład likwidacja spółki, prawda? No to siłą rzeczy taka umowa zostanie. A porozumienie stron oczywiście, tylko mówię, że sądy nawet z tym miały problem przy umowach czasowych. Przyjmowano, że umowy czasowe tylko z przyczyn w nich podanych można rozwiązać. Ona będzie trwała 10 lat. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. Projekty uchwał. Punkt, podpunkt pierwszy. Uchwała nr 52 przez 290 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Za przyjęciem uchwały z siedmiu radnych przeciw, 0, wstrzymujących się jedna. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 52 przez 291 przez 2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Za... Przepraszam, bo mi wyniki zniknęły. Za przyjęciem uchwały 7 radnych wstrzymujących się 0, y, przeciw 0, y, wstrzymujących się jedna osoba. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 3. Uchwała nr 52 przez 292 przez 2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W Jeziorach Wielkich spółka zo, której gmina jest, która gmina Jeziora Wielkie jest jednym wspólnikiem. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 7 radnych, przeciw jedna, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 52 przez 293 przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględniający przy obliczaniu zwrotu i rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 52 przez 294 przez 2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała numer. 52 przez 295 przez 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Panie Agnieszko. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Punkt 7. Uchwała nr 52 przez 296 przez 2023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 Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu, podpunktu 10. Uchwała nr 52 przez 299 przez 2023 zamieniająca uchwałę nr 3 przez 29 przez 2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego w gmin w zakresie dożywiania pod tytułem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę zagłosować. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 11. Uchwała nr 52 przez 300 przez 2023, zmieniająca uchwałę nr 3 przez 30 przez 2018, Rady Gminy Wieziora Wielkich <śmiech> Przepraszam. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego. Uprawniającego do pozyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem pod tytułem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę głosować. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt 13, punkt 13. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc punkt 14. Odpowiedzi na zapytania również mamy zrealizowany. Punkt 15. Zakończenie sesji. A więc zamykam 52. Sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.